Także wszystkim polecamy ten rejon Norwegii Jest może mniej znany, mniej zatłoczony a równie piękny jak te bardziej znane no, Norweskie drogi masakra. Masakra to ma godnie powiedziane game Idziemy na stare miasto w porcie. Zobaczymy co tam jest. Jesteśmy w Kalbach. Zaraz idziemy się rozejrzymy. Po miasteczku czy zostaniemy tu na noc, czy pojedziemy dalej. Jesteśmy w porcie rybackim. Jacht w porcie. Tak, jakieś statki rybackie. Komary czekają w restauracji na podanie na obiad. Też mm -hmm. ryby czekają, aż będą podane. Nawet rekin jest. E, to kolorowe, zaoczne płaszcze. Mm -hmm. Plan miasta Kalwak, co warto zwiedzić. No i to cały kalwak już. Nie możemy nigdzie stanąć, żeby pofilmować zdjęcia, porobić piękny. o, Tu chwilę możemy tak. Jesteśmy na Grotle. Tam jest otwarte morze. Jest tu parking płatny. 50 kolon ale tylko w ciągu dnia. A tu jest plaża na Grotlu. Z białym piaseczkiem. Jak na Karaibach. Szkoda, że słońce nie świeci, ale tutaj to. Tak jest. Piasek bielutki jak na Karaibach. O, jest tu wygrodzona plaża, piasek i można sobie spacerować. Akurat mamy odpływ. Wagu na plażę grotle jest parę kilometrów, chyba obowiązkowy punkt wycieczki, no i można się poopalać i pokąpać, niestety, dzisiaj słońca nie ma, ale woda i tak piękna. Także wszystkim polecamy ten rejon Norwegii. Jest może mniej znany, mniej zatłoczony, a równie piękny jak bardziej znany. Jeszcze strumyk uchodzi do morza. Powie, że to Karegi. A tu wjeżdżamy w atrakcję turystyczną. Nic tam nie jedzie? Nic chyba nie jedzie, nie dobra, możemy jechać Tunel jednokierunkowy To znaczy w dwie, w dwie strony, tylko w jednokierunkowy Bardzo stary tunel No i tu strony, bardzo stary daść się Na kempingu w Brix. Kamping terasowy nad Zatoką. Z pięknym widokiem na fiord Niestety dzisiaj padało. I prognozy chyba też nie lepsze, także jutro pojedziemy dalej. i na falach już do nas idzie. Pewnie za parę 10 minut u nas też będzie lało. No, też już znowu bliżej. Teraz będziemy uciekać.